Tytuł, List powszechny błogosławionego Judy Apostoła. Przekład, Biblia Jakuba Wójka. Źródło, wiki źródła. Narracja, fonoteka Sobieskiego, używając programu Text aloud. Streszczenie listu, wierny ma się chronić chytrości kacerskiej, którzy łakomstwem zwiedzieni sprzeciwiają się nauce prawdziwej, którzy znamionowani są przez fałszywe proroki. Tekst Judasz, sługa Jezusów Chrystusów, a brat Jakubów, tym, którzy są w Bogu Ojcu umiłowani, a w Jezusie Chrystusie zachowani i wezwani, miłosierdzie i pokój i miłość niech się wam wypełni. Najmilejsi Wszelaką pilność czyniąc, abym do was pisał o społecznym waszem zbawieniu, miałem za potrzebną pisać wam, prosząc, abyście bojowali o wiarę raz świętym podaną. Albowiem wtrącili się niektórzy ludzie, którzy dawno na ten sąd są naznaczeni, niezbożni, którzy Boga naszego łaskę obracają w rozpustność, i pszą się samego panującego i pana naszego Jezusa Chrystusa. A chcę wam przypomnieć, gdyż raz wszystko wiecie, iż Jezus, wybawiwszy lud z ziemi egipskiej, zasięte potracił, którzy nie wierzyli. A anioły, którzy nie zachowali zacności swej, ale mieszkanie swoje opuścili, na sąd dnia wielkiego związkami wiecznymi pod chmurą zachował. Jako Sodoma i Gomorra i pograniczne miasta tymże sposobem ZW uszyteczniawszy i udawszy się za cudzem ciałem, stały się przykładem ognia wiekuistego, karanie cierpiąc. Tak i ci ciało plugawią i zwierzchność odrzucają i majestat bluźnią. Gdy Michał archanił z diabłem spór wiódł, wspierając się o ciało Mojżeszowe, nie śmiał podnieść sądu bluźnierskiego, ale rzekł, niech ci pan rozkaże. A ci, czegokolwiek nie wiedzą, bluźnią, a cokolwiek z przyrodzenia jako nieme bydło rozumieją, wtem się psują. Biada im, iż się drogą kainową udali, a z wiedzieniem balaamowem i zapłatą rozpuścili się, a w przeciwieństwie korego poginęli. Cić są plugawcy, na biesiadach swoich wspólnie biesiadujący bez bojaźni, samych siebie pasący, obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa jesienne, nieużyteczne, dwakroć pomarłe, wykorzenione, wały zrogie morskie, przez piany zelżywości swoje wyrzucające, gwiazdy błąkające się, którym burza ciemności na wieki jest zachowana. A prorokował i o tych inak, siódmy od Adama, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącmi świętych swoich, aby czynił sąd przeciwko wszystkim i strofował wszystkie niezbożniki ze wszystkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy. Cić są szemracze narzekający, chodzący wedle pożądliwości swych, a usta ich mówią nadętości, dziwujący się osobom dla pożytku. Lecz wy, najmilejsi. Pamiętajcie na słowa, które są przedtem powiadane od apostołów pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy wam powiadali, że w ostateczny czas przyjdą na śmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach. Ci ci są, którzy się sami odłączają, cieleśni. Ducha nie mający. Lecz wy, najmilsi budując się sami na najświętszej wierze waszej, w duchu si modląc się, sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ku żywotowi wiecznemu. A jedne osądzone każcie. a drugie zachowajcie, wyrywając z ognia. A innych litujcie w bojaźni, mając w nienawiści i one, która cielesna jest, pokalaną suknią. A temu, który was może zachować bez grzechu i postawić przed oblicznością chwały swojej, niepokalane w radości w przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa, samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała i wielmożność, rozkazowanie i władza przed wszelkim wiekiem i teraz i na wszystkie wieki wieków. Amen.